Cześć, witajcie! Jestem Foxon, a dzisiaj pogadamy sobie o Mitsubishi Eclipse. Jak się nad tym zastanowić, to tytuł tego filmu jest zaskakująco trafny. Eclipse od zawsze siedział w cieniu swojego brata, Lancera. Nie pomogły mu nawet filmy i gry. Ale jak do tego doszło? Oto cała historia najbardziej niedocenionego Mitsubishi. Zaczynamy! Od początku. W latach 80. Stan Zjednoczone nałożyły na Japonię szereg ograniczeń handlowych. Na przykład ograniczenie eksportu japońskich samochodów czy stali. W tamtym czasie Ameryka mogła sobie pozwolić na wywieranie wielkiej presji na Japonię, ponieważ była jej głównym rynkiem do handlu zagranicznego, ale też jej geopolityczną obrońcą przed Związkiem Radzieckim. To były czasy, w których nie istniała Światowa Organizacja Handlu, która takie jednostronne ruchy ogranicza. Japonia ugięła się więc pod naciskiem Stanów i lokalne firmy motoryzacyjne dobrowolnie ograniczyły eksport swoich samochodów za ocean. Chyba nie muszę nikomu specjalnie tłumaczyć, że taki bieg wydarzeń pchał do przodu gospodarkę Ameryki, a Japończycy nie bardzo mieli jak korzystać z kwitnącego rynku, na którym popyt jedynie rósł. Zaczęto kombinować, jakby tu jeszcze wysłać do krainy wolności i demokracji więcej swoich produktów i przygotowano różne rozwiązania. Jednym było rozbicie firm na oddziały, w ten sposób powstał między innymi Lexus Toyoty, Acura z Hondy i Infinity z Nissana. Pozwoliło to nie tylko na wyodrębnienie marek premium wśród swojej gamy modelowej, ale i w zasadzie podwojenie sprzedaży. Bo przecież jeśli Toyota może wysłać X samochodów, to i Lexus może. To daje nam dwa razy więcej. Proste? Proste. Mitsubishi miał natomiast trochę inny pomysł. W Stanach Zjednoczonych odczuwalny był kryzys paliwowy, więc rosło zainteresowanie oszczędnymi samochodami. Koncern szybko podłapał ten trend i dogadał się z Dodge'em, by sprzedawać swoje samochody pod ich marką. Od przybytku głowa nie boli, więc to nie była jedyna współpraca na jaką się decydowano. W 1985 roku założono spółkę z Chryslerem, DSM od Diamond Star Motors. W Illinois wybudowano fabrykę, w której niedługo później rozpoczęto pracę nad Mitsubishi Eclipse. W wydanej w 2006 roku przez Mitsubishi broszurze Facts and Figures 2006 możemy przeczytać, że nazwa modelu pochodzi od niepokonanego konia wyścigowego z XVIII-wiecznej Anglii, który wygrał aż 26 wyścigów. Przedawano go także pod innymi nazwami, np. Na Eagle Talon i Plymouth Laser. Debiut Eclipse nastąpił w roku 1989. Wśród opcji prym wiodły dwie, GST i GSX, wyposażone w ten sam, uturbiony czterocylindrowy silnik, co Lancer Evolution. To jednak nie koniec pozytywnych niespodzianek. Wersja GSX miała bowiem napęd na wszystkie cztery koła. Dokładnie ten sam napęd, co... Tak, ponownie Lancer Evo. Chyba rozumiecie co to znaczy. Evo 3 i Eclipse GSX to w zasadzie ten sam samochód, różniący się jedynie z zewnątrz. Druga generacja. W 1995 roku na scenie pojawi się druga generacja sportowego Coupé. Samochód całkowicie odświeżono i porzucono kanciasto pudełkowy wizerunek. Zniknęły też otwierane światła, a w ich miejsce wstawiono lampy w kształcie leżących fok. To Wam się już nigdy nie odwiedzi. Silnik pozostał ten sam, ale podkręcony do mocy 210 koni mechanicznych. O gustach się nie dyskutuje, ale moim zdaniem tyłek Eclipse z 1995 roku jest jednym z najlepszych, nie tylko w tamtym okresie, ale w ogóle. Model najwyraźniej się spodobał, bo trafił do wszystkich liczących się gier i trafia do nich nawet do dziś. Need for Speed, Forza czy Gran Turismo to tylko przykłady. Jak wiemy z poprzedniego filmu, sam tylko Underground trafił do 15 milionów graczy i potencjalnie zasiał w nich sympatię do tego modelu to jednak żadna ilość w porównaniu do tego, co osiągnął jeden film pokazujący dlaczego w pracy nie wolno jeść kanapek z tuńczykiem. I'll the tuna. No crust? No crust. Thank you. What's up with this fool? What is he? Sandwich crazy? No! Try fat burger from now and you get yourself a double cheese with fries for 2.95 mówię oczywiście o szybkich i wściekłych z roku 2001 Jeśli ktoś miał w sobie choćby odrobinę zainteresowania samochodami, po seansie stało się automatycznie wielkim fanem japońskich wozów ze szczególnym naciskiem na Toyota Supre, Honda Civic, Honda S2000 oraz właśnie Mitsubishi Eclipse. Na rezultat nie trzeba było długo czekać. Zarówno tuning, jak i wcześniej wymienione modele błyskawicznie trafiły do mainstreamu. Taki stan rzeczy utrzymywał się jeszcze przez wiele lat po premierze kultowej pierwszej części. Trzecia generacja był czas na radość i sukcesy, teraz przechodzimy do powodów, dlaczego tak wspaniała maszyna jest tak łatwo pomijana i wręcz zapomniana przez społeczność aktualnych fanów japońskiej motoryzacji. W momencie premiery filmu, gdy wzniecił falę zainteresowania Eclipse'em, tak naprawdę już go nie produkowano. I to od dwóch lat. Tak więc jeśli ktoś myślał, że szybcy i wściekli zrobili przysługę Mitsubishi, robiąc gigantyczną reklamę ich samochodu, to niestety jest w błędzie. Bowiem już od roku w sprzedaży była trzecia generacja, która delikatnie mówiąc nie była projektowana z myślą, że cały świat się ten samochód rzuci, by go tuningować i ścigać się pod osłoną nocy. Nie jest to niczyja wina. Projektanci przecież nie są od przewidywania przyszłości. Na dodatek DSM rozpadło się, więc trzecia generacja była już w 100% tworem Mitsubishi. Najwyraźniej uznano, że taki generyczny samochód będzie bezpieczniejszy sprzedażowo. Choć zachowano moc 210 koni, to wycofano podatne na tuning silniki. Nie powstała też najlepsza pod kątem sportu wersja GSX, a napęd na pewno cztery koła nie był dostępny nawet w opcji. Jest jeszcze jeden aspekt związany z biznesem i logiką. Eclipse nigdy nie był w oczach Japończyków ich perełką. Mieli już Gwiazdora, a konkretnie mówiąc Sera EVO. Istnienie Eclipse miało sens, bo Iwo w Stanach było praktycznie nie do dostania. Nie występowała między nimi wewnątrz firmowa konkurencja. Od 2003 roku Lancer stał się ogólnodostępnym modelem, a podejrzewam, że firma wiedziała już o tym kilka lat wcześniej. Tak więc Eclipse w swojej pierwotnej postaci nie miał dla siebie miejsca. Niejakość trójki była tak wielka, że nawet pomimo angażu w kolejnym filmie za szybcy zawściekli, niewiele osób się do niej przekonała. Żeby tak się nie pastwić, to nie będę nawet komentować wyglądu tamtego, konkretnego, filmowego egzemplarza. W 2006 roku do sprzedaży trafiła kolejny raz odświeżona wersja modelu. Mitsubishi postawiło wyraźną kreskę oddzielającą go od swojego flagowego samochodu. Eclipse, jak ten poszkodowany, gorszy brat, pomimo starań nie zyskał wielu fanów w społeczności tuneru. Nie pomógł nawet silnik z wersji GT, który generował całkiem przyzwoite 263 konie. Moc to po prostu nie wszystko. Słaba podatność na modyfikacje, miękko zestrojone zawieszenie i bardzo bezpieczny wygląd stawiały go raczej w pozycji idealnego zastępstwa za Forda Kugara niż samochodu, który porwie tłumy, a dzieciaki będą ustawiać sobie go na tapetę. 2011 rok był ostatnim rokiem produkcji dla Eclipse, a ostatnie nowe sztuki opuściły salony w 2012. Piąta generacja. Chciałbym powiedzieć, że tak się kończy ta historia i że pomimo pójścia w złą stronę, zapamiętamy go dobrze, ale w 2018 roku pojawiło się to. Przyszło nam żyć w takim miejscu na linii czasu, że światem rządzą dwie grupy. Reptilianie i Księgowi. Nie wiem o co chodzi o tym pierwszym, ale ta druga grupa ma jasny cel i go konsekwentnie realizuje. Pomnażanie kapitału. Najwyraźniej tamci pracujący w Mitsubishi wpisali sobie u wujka Google, jakie modele historycznie się świetnie sprzedawały, lub były popularne, i wyszło im właśnie, że Eclipse. Sprawdzili też, co się sprzedaje teraz i wyskoczyły kompaktowe suwy. Pewnie pomyśleli, okej, okay, robimy suwa Eclipse, koniec roboty, pora na cs -a. Jeśli komuś nie jest żal z powodu tego samochodu sprzed lat, to niech pomyśli o tym 18 osiemnastowiecznym koniu wyścigowym. Bieraczek się pewnie w grobie tak szybko kręci, że zamienił się w wiertło i aktualnie jest drodze do jądra Ziemi. W nadziei, że coś się zmieni, celowo nie powiem, że tu się kończy historia Eclipse. Prawdziwe legendy mają to do siebie, że po pierwsze są zawsze żywe, a po drugie, że mogą dokonać rzeczy prawdziwie imponujących. Natomiast definitywnie kończy się dzisiejszy odcinek i pora na podsumowanie. Jaka jest więc odpowiedź na pytanie z początku filmu? Jak doszło do tego, że popularność tych samochodów wręcz wyparowała? Po pierwsze, technicznie rzecz biorąc, to nigdy nie był prawdziwy przedstawiciel JDM-ów. To twór na rynek amerykański, produkowany w Ameryce i z amerykańskim rodowodem. Nie ma dla niego miejsca ani wśród JDM-ów, ani wśród Amkarów. Po drugie, na lokalnym rynku był tak pospolity jak u nas E36 czy Civiki. Po trzecie, gdy Japończycy przejęli kontrolę nad nazwą, zrobili z niego auto do przemieszczania, a nie do dawania radości. Myślę, że jego los był tragiczny i odebrano mu prawie wszystko, ale nigdy nie odbiorą mu tego momentu w historii, kiedy był pionierem sceny tuningowej i ziarnem, które zasiało miłość do motoryzacji u ludzi z całego świata. Mam nadzieję, że odcinek przypadł Wam do gustu. Jak myślicie, jakie jeszcze mogą być powodu tak małej popularności tych aut i ogólnego braku zainteresowania nimi? To widać przecież też na zlotach, nie ma czegoś takiego jak tłum dookoła eklipsa. Jak zawsze, zachęcam do zostawienia subskrypcji, może w przyszłości będziecie się chwalić, że byliście tu przed innymi. Dzięki za oglądanie, dzięki za słuchanie, trzymajcie się wszyscy, cześć!